Ciełanko, z tej strony Kapitan się Zagadamy sobie w CSGO. To jest mój pierwszy odcinek. I początkowy. oglądanie. Tak, będzie kanał. Z... różnymi grami. Na pewno CSGO, Fortnite. Garry's Mod. No i na razie to tyle. Pierwsza gra, tak jak wam mówię, to będzie ten CSGO, bo na razie nie wiem co nagrać. Piszcie w komentarzach jak mam nagrać. No przejdziemy do CS-a. A co w cs się będę pokazywał? To tak. Może dużo osób to już zrobiło. Nie wiem, może akademię taktyczną. Moją. No. Jakieś smoki fajne. Lesze itp. Może jakieś akcje się bym nagrywał. Tak, tak, wiem. Mam bana. W sumie nie wiem. Dostałem za nic w sumie, tyle wam powiem. To tak. Moje pewne no, strasznie. No tyle, powiem wam. Tyle. Mogę wam tylko pokazać, jakie jak, jak, jak on gówny. To jest takie początkowe. Strasznie początkowe. To skoje nie są za wiele warte. No. No, mój kolega, dobrze sobie, bił sobie, dobrze. Dobra, to za, zagramy sobie jedno to, musimy się uda wbić. No, a jeśli to tak, o to dla Jak da się dołączyć? Dobra, to nie się tu. Yy... Jeśli byście chcieli jakąś serię, na przykład typu challenge albo coś, no to mogę zrobić. To jest mój drugi tryb. A my sobie zagramy. Jak myślimy, Gry idzie wojna, sobie. Można Wam to szukać, żeby. No to będzie taki pierwszy krótki odcinek, że się przedstawił jak, co, jak. No, bo jest, jestem tutaj nowy. No. Teraz nam się wyładuje i zagramy sobie pierwszy na moim kanale wyścig zbrojem. O, czytało nam się już. Nie można zrobić takie coś jak Izak Od Silvera do Globala. Dobrze Jest koska, jest O, ale na przykład A mi klatkuje O, atakują O kurde No, załogam. No, załogam. Aj, ale wodycham. Bergamo? Ja, yeah, Ło, CK? tak tam stoi? Czy HP? coś No aj, tego goście poszedł, Aś mi zbukowało So close, so close. Łaj, nie wiedziałem skąd. Policę slajperską. Młogościu, ale co ja odwaliłem? Już wiem, y, ogólnie mam pierwszy pomysł y, na, na taki odcinek. Y, będziemy ćwiczyć skill'a. Będzie tak, y, nie wiem, jak to ta seria się nazywa, ale to będzie hit na moim kanale. Ale to słabanie. to To było idealnie. To będzie od... Ym, jak to nazwać? Weźcie napiszcie w komentarzach, jak mam tę serię. No to, to będzie do skilla, czyli czyli przed Heady, bursty, otek. Yes. No, no, tam z, z, z karem. Jak to mówią? Widziałem go. Aj nie zażę. No, skończymy to i zakończę mój pierwszy odcinek. Ło, ale zawodem nie Ty zabiję go. Ło. Gość się pij. O, o, ale peskę mi się przyszedł. jak gdzie tak auto? Skąd? Oj tam kampią. Dobra. No ja z tego Tak. Tak. jeszcze. Czekajcie. Chyba dasz na Dobra, to na tym zakończymy mój pierwszy odcinek. I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To narka, elo, elo.